2 maja 2014 roku w końcu jakimś cudem trafiłem na Wawel, na razie pod Wawel turystów tłumy no i trzeba będzie wykombinować jakieś bilety Ostatni raz tutaj byłem gdzieś w 2006, chyba 2006. Albo dziesiątym roku. W każdym razie, okolica tego dnia, okolica Wawelu, oczywiście, wygląda tak. Następnym etapem wycieczki będzie Kazimierz, dawne miasto żydowskie. Jeszcze raz świętej Gertrudy Stradomska I Szanowna małżonka Wawel Chodź, bo trzeba bilety kupić, bo nie wejdziemy. Wejdziemy, zaraz Chodź tylko do zrobię, zrobię, I marychy. zrobię trzy cykcyki tylko Tamim ciepło na wawelu Tam zimny leszek na wawelu 6 zł promocja w środy Dwa w cenie jednego Dobra, idziemy po bilety. Tylko gdzie? Pytanie.